Początkiem mądrości jest bojaźń pańska, poucza z Księga Syracha. Tę biblijną prawdę obrazuje również dzisiejsza dobra nowina. Bojaźń to nie strach albo lęk przed kimś lub przed czymś. Bojaźń to szacunek wobec autorytetu. Dziesięciu trędowatych, o których opowiada nam dzisiejsza Ewangelia, uznaje w Jezusie autorytet. Wykonują polecenie Jezusa, chociaż może się ono wydawać absurdalne. Pokazać się kapłanowi należało wówczas, kiedy człowiek był już zupełnie zdrowy. Ruszenie w drogę, nie będąc uzdrowionym, jest absurdem. Jednak właśnie to uznanie autorytetu Jezusa, bojaźń, czyli szacunek wobec Niego, powodują, że chorzy ruszają w drogę. Posłuszeństwo wiary w słowo Boga, Daje moc przemiany rzeczywistości. To, co w oczach niektórych wydaje się absurdem, w oczach wierzących Chrystusa jest Bożą opatrznością. Cuda nie dzieją się pod wpływem ludzkiego wyrachowania, ale na skutek wiary, która jest odpowiedzią ze strony człowieka na Boże obietnice. I jeszcze jedna rzecz, o której wspomnieć musimy. Nie zapominajmy dziękować Bogu. Za wszystko, co od Niego otrzymujemy. Z naszą wdzięcznością nigdy nie zwlekajmy. Ten, kto dziękuje, dwa razy prosi. Wdzięczne serce kocha darczyńcę bardziej. Jeśli nie stać nas na dziękczynienie Bogu, to znak, że kochamy Go ciągle jeszcze za mało.